Na którą stronę? Na Lublin Mówiłem, że na Lublin jest wypadek, bo kierownik do mnie dzwonił Ale w którym miejscu Przed węzłem na Łęczu na Łęczu Służba, o jadę kupa! No oni chyba nie jadą do tego, bo oni tam stanęli. Nie, z FMS-em będą coś robić. Prawdopodobnie tam coś stoi, więc to jest panie Lechit. Zjeźdźcie na Nauęczus. Zjeźdźcie na Nauęczus. jest Tak, tak. Sorben Patryk. Jeszcze Odłączony ten akumulator tutaj w burze butle z gazem plus akumulator tam stoi dalej samochód ale on tylko ma uszkodzony tylko tam nie ma sensu ale on też robił tak tak tak no, no, no to tylko tyle co ma ty uszkodzone a tak jest, jest, nie okay. jest. Dobra, się. Masz klucz? No to jest taki te. Czekaj Dobra To ten na górze będzie? Czy nie ma? No to jest o to do zakręcenia no, ale to nie, nie idzie własować kluczy Bo to Bo to kazałem kluczy to 15 pewnie będzie A 14. No bo tu nic no bo nie bo tu ma. ręko nie idzie Powinno ręko pójść zakręcić tak, tak, ale jak A tu odłączyliście akumulator? Odłączony jest, odłączałem. No do no, tamtego co no, tam, nie będziemy mieć chyba. tam nic jest, tam w tył dostał. Który? To jest powiem? Nie. tych żądz? go, co to? 30 lat, support kar Może by ten dmuchawę wziął A, jest dmuchawa A, wystarczy, bo tam... Przytrzymasz jeszcze chwilę, to on weź jest dmuchnie to Dobra, puścimy, Tak też Sorry? Ale